Witam Cię bardzo serdecznie. Odpowiem Ci na pytanie mojego widza. A mianowicie, co trzeba zrobić i gdzie się udać, żeby zmienić prawo jazdy oraz kod ograniczeń, w tym prawie jazdy. I mm, pisze z zapytaniem, co trzeba zrobić i gdzie się udać. Mąż miał zabieg korekcji laserowej wzroku, teraz kończy mu się prawo jazdy, ale nie miał zmienione w prawie jazdy orzeczenie, że już nie nosi okularów. Jakie badania musi przejść i gdzie, żeby dostać zaświadczenie, że nie musi nosić okularów. I sprawa tutaj jest bardzo prosta. Ostatnio przedłużałem bardzo podobne prawo jazdy, a mianowicie ktoś dostał zalecenie od laryngologa, że musi nosić aparat słuchowy na jedno ucho. Czyli, jeżeli zmieniło się coś w stanie twojego zdrowia jako kierowcy, przykładowo, zacząłeś nosić okulary lub przestałeś nosić okulary, zacząłeś nosić aparat słuchowy lub przestałeś nosić, czy jakiekolwiek inne y, takie historie. Musisz się udać do lekarza uprawnionego do badań kierowców, takiego jak ja, czy jakiegokolwiek innego w twoim rejonie, y, wytłumaczyć mu całą sytuację, y, przejść badanie lekarskie, uzyskać orzeczenie lekarskie i z tym udać się do starostwa, czyli w sumie do wydziału komunikacji. Robią takich przedłużeń bardzo dużo. Częstym jest bardzo tutaj wśród kierowców, szczególnie złapanych za jazdy po alkoholu, kod 68, czyli Zero alkoholu we krwi czy w wydychanym powietrzu podczas jazdy, czyli nie ma tego limitu 0,2 promila. No i w zasadzie na tym wszystko. Jak masz jakiś ciekawy kod, który ci nadano podczas przedłużania prawa jazdy, napisz to w komentarzu do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz uprawniony do badań kierowców z Wrocławia.